Canva to aplikacja, która umożliwia tworzenie różnego rodzaju grafik, plakatów, zaproszeń z pomocą bezpłatnych szablonów. Aby rozpocząć pracę w kanwie, należy się zarejestrować. Ja mam już konto, więc się zaloguję. Canva można tworzyć grafiki od podstaw, ale prace ułatwią nam różne szablony, których tysiące są dostępne bezpłatnie. Można wybrać szablon, który Wam się podoba i ułatwi przedstawienie danego pomysłu. W etapie drugim programu Mądrzy Cyfrowi Canva może posłużyć do opisania odbiorcy, czyli opracowania persony. Persona pozwala lepiej zrozumieć odbiorcę i jego potrzeby i zaprojektować przydatne rozwiązanie. Do opisania odbiorcy najlepiej wybrać jeden z szablonów służących do tworzenia CV. Dzięki temu łatwo opisać wybraną personę. Warto wybrać szablon z opcją dodania zdjęcia. To ułatwi wyobrażenie sobie persony i potraktowanie jej jak żywej osoby. Każdy szablon można edytować i zmieniać położenie poszczególnych elementów. Dzięki temu można lepiej przystosować go do swoich potrzeb usunąć te elementy, które nam się nie podobają lub powielić te, których chcemy mieć więcej. Można edytować tekst. zmieniać jego kolor, zmieniać czcionkę, zmieniać kolor tła. Gdy opis persony jest już gotowy, można wybrać i dodać do niego zdjęcie, które ułatwi wyobrażenie sobie odbiorcy i potraktowanie go jak żywej osoby. Zdjęcie można wybrać z biblioteki zdjęć K2. Można również znaleźć zdjęcie na portalu Pixabay, który oferuje tysiące bezpłatnych zdjęć na licencji Creative Commons. Zapisać je na swoim komputerze, a następnie przesłać do aplikacji Canva. Przesłane zdjęcie można umieścić w szablonie, przeciągając je w odpowiednie miejsce. Gdy grafika jest już gotowa, można ją pobrać na komputer lub urządzenie mobilne. Wystarczy przycisnąć przycisk Pobierz, który znajduje się u góry ekranu i wybrać odpowiednią opcję, na przykład PDF do druku, jeśli grafika ma być drukowana, PDF standardowy, który można umieścić na stronie internetowej, plik PNG lub JPG. Ja wybieram opcję JPG i pobieram plik na swój komputer. Grafika jest już na moim komputerze. Gotową grafikę w formie pliku JPG, PNG lub PDF można umieścić we wspólnym folderze na dysku Google lub wkleić do dokumentu Google aby każda osoba w zespole miała do niej dostęp. Wszystkie szablony z grafikami są automatycznie zapisywane na koncie Canva. Można je później edytować, poprawiać i zmieniać.